Rozważamy dzisiaj fragment Jezusowego kazania na górze. Chrystus, jak nowy Mojżesz, siedzi na górze i wyjaśnia zgromadzonym wokół tłumom Prawo Boże. Nie zmienia przykazań, ale podaje ich poprawną interpretację. Ludzie religijni, a za takich uważają się przecież faryzeusze i uczeni w Piśmie, Często są zaślepieni i fałszywie rozumieją wolę Bożą. Widzieliśmy przecież wiele takich przypadków. Z jednej strony posty, ofiary i długie pacierze, a z drugiej strony pogarda dla drugiego człowieka, uważanie siebie za lepszego od innych, a nawet przesądzanie o własnym zbawieniu i potępieniu przez Boga wszystkich innych. Myślenie takie jest myśleniem diabelskim. Jezus pokazuje właściwą miarę. Bóg kocha ludzi, także tych, których Ty nienawidzisz, którymi pogardzasz i którym źle życzysz. Miłość do Boga wymaga miłości do całej Jego rodziny, w tym także do tych, którzy nie myślą tak jak ja i nie podzielają moich wartości. Miłość do której wzywa nas dzisiaj Bóg, to coś więcej niż literalne wypełnianie przykazań Bożych. To stała motywacja do szukania dobra innych ludzi. To stawianie drugiego człowieka i jego potrzeb ponad potrzeby własne. Czy jesteśmy gotowi porzucić pokusę ciągłego stawiania na swoim? Czy w imię miłości stać mnie na pomoc innym ludziom, także tym, o których dotychczas sądziłem, że nie zasługują na moją pomoc, że nie są godni mojego zainteresowania. Skoro jak wyznajemy w credo, Jezus stąpił do piekieł, to dziś mogę Go spotkać również tam, gdzie nikt się nie spodziewa Go spotkać. Szukajmy okazji do uczynienia innym dobra, a znajdziemy Jezusa.